Oto strasznie wyglądające wyrażenie, które mamy uprościć jak najbardziej się da. Włączcie pauzę i zróbcie to, dam Wam trochę czasu. Zróbmy to krok po kroku. Łatwiej będzie, jeśli najpierw posortujemy to wyrażenie. Najpierw składniki z x. 5x to ten składnik, minus 2x, następnie plus 7y plus. 3y. Dalej mamy plus 8z minus z. I ostatni składnik to 5 bez literki. Plus 5. Teraz popatrzcie. Jeśli mam 5x'ów i oddaję 2 z tych x'ów, to ile x'ów mi zostanie? Oczywiście 3. Tak by było z każdą literką. Nie ma tu żadnych cudów. 5 sztuk czegokolwiek odjąć 2 sztuki pozostawia 3 sztuki. Tutaj tym czymkolwiek są x. Zatem tę część wyrażenia można uprościć do 3x. Na lekcjach matematyki możecie usłyszeć, że współczynnik przy x wynosi 5. W tym odejmowanym składniku współczynnikiem jest –2. Grupując, dodaje się współczynniki. Napiszę to trudne słowo. Współczynniki. Te liczby to współczynniki. To liczby, przez które mnoży się zmienną. Na przykład przez 5 albo przez minus 2. Możecie po prostu zapamiętać, że dodaje się współczynniki. Nic w tym złego, ale chcę podkreślić, że da się to zrobić na zdrowy rozum. Jeśli macie 5 sztuk czegoś i oddacie 2, to zostaną wam 3 sztuki tego czegoś. Musicie przy tym pilnować, żeby dodawać i odejmować to samo. Tu zajmujemy się x, dlatego możemy odjąć dwa x -y od pięciu x. -ów. Nie da się połączyć x z y, -kami. w każdym razie nie tak łatwo, bo nie miałoby to praktycznego sensu. Teraz y. -ki. Jeśli mam 7 sztuk czegoś i dodam 3 sztuki, to będę miał 10 sztuk tego czegoś. Ten fragment wyrażenia można więc uprościć do 10y. I znów. Współczynnik w 7y to 7, a współczynnik w 3y to 3. Więc po dodaniu współczynników otrzymujemy 10y. Można jednak na zdrowy rozum. 7 sztuk czegoś plus 3 sztuki tego samego to 10 sztuk tego czegoś. Teraz z. Jeśli mam 8 sztuk czegoś i oddam jedną sztukę, to zostanie mi 7 sztuk, czyli 7z. Możecie spytać, jaki współczynnik jest przy tym z? Przecież nie ma tu liczby. Mógłbym napisać tu jedynkę, ale nie trzeba. To jasne, że jeśli oddaję z, to oddaję jedno z. Śmieszne. 1 z czyta się po angielsku zupełnie jak z dziecięce śpioszki. Tu także widać, że dodałem współczynniki 8 i minus 1. Na zdrowy rozum, jeśli mam 8 sztuk i oddam jedną sztukę, to zostanie mi 7 sztuk. I na końcu mamy pojedynczą liczbę 5. Zrobione. Uprościliśmy wyrażenie do 3x dodać 10y dodać 7z dodać 5.